Uwaga! Osobom ze słabym sercem oraz nadciśnieniem zaleca się nie oglądać tego filmu, gdyż oglądanie filmów na kanale Fioletowy Świat grozi silnymi emocjami, więc zalecamy osobom o słabych nerwach odkliknąć subskrybuj kanał Fioletowy Świat. Trzymamy się teraz na chwilę i opowiem Wam krótko, jak powstało Morze Czerwone oraz skąd się wzięła nazwa Morza Czerwonego. 66 milionów lat temu na półwyspie Jukatan i Zatoce Meksykańskiej uderzyła planetoida w Ziemię o średnicy 10 km i masie biliona ton. Powstał wtedy krater o wielkości 150 km średnicy i zewnętrznym pierścieniu 240 km. Głębokości 30 km wtedy. Teraz się zabliżnił, ma tylko jeden km głębokości. Do dzisiaj jest tam wielka dziura w ziemi, która wygląda jak studnia. Nazywają się te studnie Cenoty w Meksyku. Bardzo piękne miejsca do nulkowania, marzenie wszystkich płetwonurków. Niedługo pojadę tam, filmuję, pokażę Wam jak pięknie to wygląda. Także jak chcesz zobaczyć przepiękne Cenoty w Meksyku, kliknij Subskrybuj mój kanał i dzwoneczek. Eksplozja spowodowała uniesienie się pyłu i emisję związków siarki, które zablokowały promienie słoneczne, powodując gwałtowne ochłodzenie klimatu, czyli zamarzanie ziemi, tak zwane epoka lodowcowa nastała. Nastało wielkie wymieranie, wymarło 70% organizmów, m.in. dinozaury. Wymarły duże zwierzęta i rośliny, przetrwały tylko mniejsze, które pochowały się gdzieś po jaskiniach i innych dziurach i niektóre głęboko w wodzie. Ocean jest tak głęboki, że wtedy cały nie zamarsz, a do dziś jest niezbadany, ponieważ nie ma takiej maszyny, która by wytrzymała ciśnienie masy wody. Marsa już badamy, a nasz ocean jeszcze nie jest na tyle zbadany. Po wielu latach, kiedy zaczął opadać pył, zaczęły docierać promienie Słońca i lodowce się roztapiały. Woda szukała sobie ujście. Jak widzicie tutaj właśnie z samolotu, z góry tylko można zobaczyć. Stare dorzecza. To nie są rzeki po niedawnych deszczach płynących, tylko stare dorzecza sprzed 100 tysięcy lat jeszcze. I sobie płynęła woda, znalazła tutaj miejsce, zagłębienie, akurat w Egipcie, gdzie klimat jest dużo cieplejszy na równiku, bo jest bliżej słońca. I zamieszkały sobie tutaj koralowce, których było bardzo dużo czerwonych w większości, tak jak zresztą do dzisiaj. I widzicie tutaj stare pokłady sprzed 100 tysięcy lat czerwonego koralowca, od którego pochodzi nazwa Morze Czerwone. I jedziemy dalej zobaczyć co dzieci uwielbiają robić na szczycie stromej góry. Zobaczcie stabilizacja działa w GoPro Napiszcie w komentarzach To dobrze za stabilizacja Ekipa. Oh, ale... <głos> YouTube to mi. YouTube to ja. You. A YouTube to mi. YouTube to oh. yeah. <głos> <Fruto> to. to oh. to? głębek <głos> fajnie, fajnie ta nie zdjęcie na Nie mam czym. Mam tym czekaj Ale co by Nie, on taką Nie wie, to, to jest akacja. Dziwnie w środku, może no, coś zielonego. Jak ono się a, kupowało? A skąd bierze wodę? No dobrze, chodź Piękny, nie? Jakie góry! Fioletowy <laughs> świat. YouTube to mi? YouTube to you. Tam na dole, subskrypcja. Pokażę. Na ma być. A dzwoneczek? Dzwoneczek, subskrypcja. I będzie git. Nie będzie pop. Co? Rozpałniłeś sobie. Be careful. jest? Odbiera się? Ja, to zgaer bi Be careful Bez niebezpiecznych Tutaj kamera GoPro 7 już się ugotowała w słońcu. Przestała działać i nie nagrywa. Ponieważ mają to do siebie, że kiedy bateria się zagrzeje, to przestają działać. Jedynym sposobem jest reset przez wyjęcie baterii, ale niestety pod wodą się nie da tego zrobić. Tak samo jak w trakcie jazdy. Dlatego zawsze mam dwie kamery. Tutaj mam trzy i jeszcze aparat, który mi robię zdjęcia. Są jakieś pamiątki tutaj do kupienia. no tak, nie możesz. Podchodź, podchodź. Hej! Hibiskus! Ty, uh, ty, nie cukier. A buty z A, Andy, kmastanam <grym> Gdzie Gdzie sugar. Without Gdzie na Sahara plus 40 stopni poczęstowali nas herbatą z berencem żebyśmy się rozgrzali Dobrze dobrze gorąca herbatka Tego mi brakowało na safari Lepiej trzeba To niesamowite, co za chwilę zobaczycie, co można robić na szczycie stromej góry Tu się lodowe słońce A tu męże czerwone z rachami Balszynami Jestem zobaczyć jestem na jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy, w świecie jestem szczęśliwy, jestem Tu jestem subskrybuj Światowy świat. Sahara, Egipt. Światowy świat. Klikamy na dole. Po prawej subskrybuj i dzwoneczek. Na szaro. To są koralowce stare. Kiedyś tutaj było Morze Czerwone 100 tysięcy lat temu. Widzicie, teraz jest tam. Woda wyszła. Łapię na koralowce. Od kiedy ziemia powstała, woda na ziemi ciągle jest ta sama. Paruje, skrapla się i wraca z powrotem na ziemię. Jeszcze p... Pożegn widzów. Gladki, <grymne> gracie? <grymne> no? Kamieczki. <laughs> That was a Słodkie się przykład Śpimy tutaj. Belluin teraz kolacja dla dnia a i Meduin, Master kolacja Masterchef by Egypt Bardzo dobry, ja wczoraj jadę No jedziemy do marsza, halo pójdźmy mar. halo, halo. Kamel zapiernicza sobie po pustyni w nocy Tak nie nagrywa jej, wygląda mięsna. To ma być wyciek tak składów, oryginalnie. Jak to Ale to, panie, mi się spodobało, jak ja stałam pod górkę, zawiesiłam się na górce to ja czekałam na stawanie pani kujie, daleko. E, Jsie, ja na Maksa psiskam gaz, a on tu ja w miejscu. Ja zaczęłam skłacić i on w miejscu, żebym I on cię popchnął? A z tyłu? Ja w on mnie popycha uh ja yeah. yeah. tyłu. I z tyłu kamienia poleciał, aż tego zadriftoła. Mówi, Iga, Iga, Co to, z no, bo jak wtedy pani coś tam na górce nie wiesz, No, wtedy pani, to przez pani. Nie teraz, jak drogę przejeżeliśmy, tam jakaś. No, no, no, no, no. się zawiesiła. Aha. Jej w bok... Tak, tak. I tak. no, no, no. No widzi no, Nie wiedziałam, że to jest największą ciężką dokończenie. Była skakała na mnie. Fantastycznie, super było. Ale cały czas mi gasł, cały czas mi gasł, jak jechaliśmy, ale teraz było fajnie. Bo inny, zmieniłaś. Jest, jest, jest. Jest super. Tylko mam łydki spalone, ale to nie szkodzi. No, mam, u nas, u nas nie ja, nie jak, miał. się zaczęło, nie, nawet nie wiedziałem, kiedy się skończyło. Dla okay. od, widza się od, bardzo wycieczka tak, podoba. Tylko tak. można było więcej tak. jeździć i mniej tak. tam siedzieć. A ja chcę jeszcze raz. I jeszcze no, nie nie bo tak. za wolno jeszcze jeździć. Tak, za wolno jeździć. Za, za wolno, zdecydowanie. Za ekipa. Za dużo ludzi. W końcowce było, szeroka droga, można było szybciej. widzieliśmy, jak ty się wcisnęłeś. prawy pas był wolny. Oczywiście, jeszcze raz Oczywiście. Kupuje sam, kłada sobie. I podziałce budzisz, bójek życzlową, tak? No, podziałce. Jeśli